Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. Witam cię w kolejnym hangoucie na żywo, jeżeli jesteś to odezwij się tutaj oczywiście, czat jest po prawej stronie i na początku odpowiem ci na pytanie związane z badaniami lekarskimi, psychotestami z jazdę po alkoholu, natomiast jeżeli będą chętni, czy jeżeli ty będziesz chętny zadać mi jakieś pytanie to bezwzględnie to musisz zrobić tutaj poprzez czat po prawej stronie. Zacznę od pytania i odpowiedzi, sobie, którą sobie przygotowałem wcześniej. Witam pana, mam pytanie, dostałem skierowanie na badania lekarskie i na psychotesty za jazdą po alkoholu, ze skierowania od starosty i moje pytanie jest takie, jakie to badania, jakich lekarzy Muszę przejść, bo parę dni temu zrobiłem badania okresowe do pracy i przeszedłem wszystkich lekarzy. Okulista, laryngolog, audiogram, neurolog, badanie cukru i czy muszę po raz kolejny przechodzić te badania, czy jakieś inne. Drugie pytanie to psychotesty mam zrobione rok temu, bo zakład mnie wysłał na badania, abym mógł kierować samochodem służbowym kategorii B. I czy to będę musiał robić je po raz drugi? Proszę z góry o szybką odpowiedź, dziękuję. No i na moją sugestię, że tamte badania są w sumie dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, no powiedzmy nieważne, bo i tak zrobi swoje, tutaj mój widz zadaje mi takie, stawia mi takie wyzwanie, no mam mu odpowiedzieć czemu one są nieważne i jakich lekarzy to od nowa mam zrobić, czy to są jakieś inne badania, czy psychotesty są też nieważne czy też to są jakieś inne psychotesty. No i niestety muszę ci tutaj uczciwie powiedzieć, twoja sytuacja zmieniła się dramatycznie w momencie kiedy sięgnąłeś po ten kieliszek, kiedy świadomy, świadomy tego, że jesteś kierowcą, po prostu wypiłeś i wsiadłeś do jakiegoś pojazdu, żeby sobie tam pojeździć. A dlaczego? Ponieważ artykuł 12. Ustawy o kierujących pojazdami, jest to ta książeczka, którą tam widzisz z tyłu za mną, wyraźnie stwierdza, że prawo jazdy nie może być wydane osobie, u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. I oczywiście w pewien sposób byłeś badany na, że tak powiem... W kierunku tego uzależnienia od alkoholu, prawda? Ale w taki nazwijmy to sposób pobieżny, prawda? Czyli wypełniłeś ankietkę, napisałeś pewnie, że nie jesteś uzależniony. Lekarz też się zapytał: pije pan, pije. No nie pijemy, i jest wszystko cacy. Natomiast w momencie, kiedy sięgnąłeś już. Kielisz, do kieliszka, prawda, wypiłeś i cię złapano, to oznacza jednak, że ciągoty do jazdy po alkoholu masz. I rozporządzenie ministra zdrowia, które mówi jak się powinno badać w tych przypadkach, że w przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu lub niemożności powstrzymania się od picia alkoholu i kierowania pojazdem, lub uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu, orzeka się istnienie przyciskań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Czyli na pewno możesz się spodziewać w jakimś takim wariancie wydarzeń, że będziecie badał lekarz-psychiatra, będziecie badał jakiś psycholog kliniczny, będą jakieś robione wyniki krwi, najczęściej to jest GG GGTP, gemaglutomylotransferaza, jakieś badania wątrobowe, które mogą lekarzowi dać podejrzenie, że z tym alkoholem masz troszeczkę większy problem niż się deklarujesz. Jeżeli lekarz w oparciu o całość obrazu klinicznego, twojego oczywiście będzie miał takie podejrzenie, że Miałeś w przeszłości uzależnienie od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, prawda, czy dalej je masz? Jest tutaj norma prawna, że można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba badana udokumentuje co najmniej roczny okres abstynencji, przedstawi opinię lekarza lub terapeuty prowadzącego leczenie odwykowe potwierdzające leczenie i utrzymywanie abstynencji, oraz przeprowadzanie regularnych badań lekarskich, prawda, czyli odpowiadając na pytanie czym tutaj się będzie w zasadzie różniło to badanie będzie większe, że tak powiem skupienie się na sprawach abstynencji alkoholowej, prawda, czy ewentualnego uzależnienia od alkoholu, niemożności powstrzymania się od picia alkoholu i kierowania pojazdem, także zapamięta jeszcze raz Czasami ten kieliszek alkoholu, jazda jakimś pojazdem i niestety złapanie cię przez policję zmienia wszystko. Oczywiście no, badanie cukru będziesz miał takie samo, laryngologa, neurologa, okulistę takiego samego, czyli tutaj nie spodziewam się jakichś wielkich niespodzianek, natomiast nie zlecewasz tego, otrzymuję setki maili, Owszem, są niektórzy typu ura bura, poszedłem, tam się nic nie działo, w ogóle co, co w tym wąpie ode mnie chcieli prawda, no, bułeczka z masłem. Natomiast nie dalej niż kilka dni temu była u mnie osoba w moim prywatnym gabinecie, w mojej prywatnej przychodni, że przeszła badania lekarskie, w wojewódzkim WOMP-ie, w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, a nie przeszła badań psychologicznych, prawda? I jest małe prawdopodobieństwo. Osoba miała 60 parę lat. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że te badania psychologiczne przejdzie w trybie odwoławczym, prawda? A została złapana za jazdę po alkoholu. Dobrze. Zakończyłem część zakończyłem część, którą miałem przygotowaną, patrzę na czata, tutaj po prawej stronie, jeżeli jesteś na czacie, masz w tej chwili okazję zadać mi pytanie, ale widzę, że dzisiaj pytania nikt mi nie zada, także na tym kończę, jeżeli takie takie czaty na żywo, takie wideo czaty ci się podobają. Daj lajka, like daj kciuka. Również będzie mile widziane tutaj zasubskrybowanie się do mojego kanału. Lekarz Medycyny Pracy, przynajmniej raz na tydzień staram się takiego czata zrobić, wideo czata. Masz niewątpliwą w sumie okazję za darmo zadać mi pytanie i praktycznie w czasie rzeczywistym. mieć udzieloną odpowiedź od specjalisty. Także bye bye. Mówił Darek Kraśnicki, lekarz medycyny pracy, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia. Natomiast jeżeli już oglądasz to wideo nie na żywo, koniecznie je skomentuj. Komentarze są tutaj pod filmikiem poniżej. Także bye bye i do zobaczenia w kolejnym wideo.